Wysoka Rado, otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności, jak i w systemie info stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszych sesji uczestniczy 15 radnych, więc obrady są prawomocne. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta. Witam Panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta. Na dzisiejszej sesji uczestniczą goście Pana Feliksa Sopla, kierownika rejonu dróg wojewódzkich. Witam serdecznie. Witam naszego kolegę Marka Małeckiego, dyrektora zarządu dróg powiatowych, również pana Tadeusza, Tadeusza Winiarza, dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Witam wszystkich dyrektorów i kierowników, witam zaproszonych gości, jak i również mieszkańców miasta.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 W punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 22 lutego 2023 roku. E, punkt piąty informacja zarządu dróg o planowanych inwestycjach i remontach na terenie miasta. Literka a opinia komisji budżetowo-gospodarczej. Literka b dyskusja. W punkcie szóstym informacja burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. E, literka a opinia Komisji Oświaty, Kultury i, Sp i Sportu Rady Miejskiej. Literka b dyskusja. W punkcie siódmym podjęcie uchwał. W punkcie ósmym sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziewiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie dziesiątym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie jedenastym sprawy różne, w punkcie dwunastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa radnych ma uwagi i zastrzeżenia? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Wszyscy? Jeszcze chwilę, bo pani Marta jeszcze jakby powtórzyła. Czy nie chodzi? Jest. Panie Rafale. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. W punkcie czwartym jest przyjęcie porządku ob ob ob protokołu z poprzedniej sesji, więc w biurze rady i w systemie radni info wyłożony był do wglądu protokół z obrad zwyczajnej sesji z dnia 22 lutego 2023 roku. Do chwili obecnej nie posiadam informacji, czy ktoś z Państwa radnych wniósł jakieś uwagi lub zastrzeżenia do tego protokołu. Więc teraz pytam się, czy ktoś z Państwa ma uwagi lub zastrzeżenia. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Czy wystartuje to urządzenie elektroniczne? Nie. Więc do protokołu, aby było zapisane, bo pana Stanisława Kuska tablet nie chodzi, więc pan Stanisław jest za, przeciw, wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji. Został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu piątego. Informacja zarządu dróg o planowanych inwestycjach i remontach na terenie miasta. W dzisiejszej sesji zaproszony jest pan Felix Sopel, kierownik rejonu dróg wojewódzkich, który w imieniu dyrektora podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich przedstawi nam informacje o planowanych przedsięwzięciach na terenie. Powiatu, miasta i powiatu lubaczowskiego. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie burmistrzu. Przedstawię informację w imieniu dyrektora, który, dyrektora mięso, który nie mógł w dzisiejszej sesji uczestniczyć, przekazał mi polecenie o uczestniczeniu w sesji. W związku z tym postaram się go tutaj zastąpić i przekazać te informacje. Na początek może króciutko przedstawię roboty takie dotyczące bieżącego utrzymania dróg, które realizujemy w chwili obecnej. Są to roboty porządkowe. Czyszczenie, sprzątanie pasa drogowego, yy, pozimowe oczyszczanie chodników yy, z zanieczyszczeń, z piasku. W chwili obecnej realizujemy te roboty. Myślę, że do końca miesiąca kwietnia zostaną one w całości wykonane. Yy, w miesiącu kwietniu yy, i początku maja, mają być realizowane remonty cząstkowe na wierzchni drogi. Większość dróg wojewódki na terenie miasta posiada nową nawierzchnię, są krótkie odcinki dróg na ulicy Mickiewicza, ulica Sienkiewicza, które będziemy chcieli objąć tym remontem cząstkowym w ramach bieżącego utrzymania. W miesiącu maju, w miesiącu przełomu maja, czerwca realizowane będą <coughs> roboty związane z odnową oznakowania poziomego. Mam już w tej chwili wybraną ofertę na wykonawcę tych robót. Toś chodziłoby o roboty porządkowe i te związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast jeśli chodzi o roboty inwestycyjne, to z robót tych, Kontynuujemy rozpoczętą w roku ubiegłym przebudowę skrzyżowania drogi 867 z drogą 866 ulica Wyszyńskiego i Unii Lubelskiej. Jesteśmy w trakcie zakończenia dokumentacji technicznej. Temat miał być zrealizowany w roku ubiegłym. Z uwagi na warunki techniczne, jakie otrzymali od gazowników, musieliśmy zmienić dokumentację, opracować nową. W tej chwili obecnej te zmiany związane z przebudową sieci gazowej w tym obrębie są uzyskiwane i myślę, że do końca miesiąca kwietnia uzyskamy wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, które pozwolą nam na realizację przebudowy tego skrzyżowania. Umowny termin zakończenia robót to październik bieżącego roku. W roku bieżącym mamy rozpocząć również i mam nadzieję zakończyć budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 867, to jest ulica Unii Lubelskiej z drogami powiatowymi, z drogą powiatową ulicą Marii Konopnickiej. Przetarg jest ogłoszony. 4 kwietnia jest Otwarcie ofert, planowany termin realizacji październik tego roku. W chwili obecnej jesteśmy też w trakcie realizacji budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu drogi 867 na odcinku z Lubaczowa do Baszni. Tam jest część odcinka, która dotyczy też terenu miasta. W miesiącu lutym uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, czyli ZDRIT. W chwili obecnej realizujemy roboty. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca bieżącego roku. Cały ten odcinek od Lubaczowa do Baśni. Jeszcze jedna inwestycja, którą w tej chwili na, przy której e, pracujemy, jeśli chodzi o e, przebudowę skrzyżowania e, w ciągu drogi 867 z drogą powiatową, czyli ulica, e, z ulicą Słowackiego, Kościuszki, Sienkiewicza i e, Wyspiańskiego. E, w chwili obecnej mamy podpisaną umowę z e, wykonawcą robót na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. E, Koncepcja jest w tej chwili w trakcie uzgodnień. Termin opracowania PW to maj tego roku. Z robót, które dotyczyłyby bezpośrednio miasta, miasta Lubaczowa, to byłoby wszystko, natomiast z, jeżeli by Państwa ewentualnie interesowały tematy związane z realizacją zadań na powiecie lubaczowskim, to krótko mógłbym też ewentualnie przedstawić, ewentualnie jak będą pytania, to potem odpowiem. Bardzo proszę, można od razu tutaj. Jeśli chodzi o drogę numer 865 Jarosław Bełżec Mamy pozwolenie na budowę na odcinku z Lipiny do żapołowa. Planowane jest ogłoszenie przetargu w miesiącu maju tego roku. Mamy tam też już projekt techniczny, czyli pozwolenie, czyli możemy, możemy go realizować. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, czyli z RID-u na odcinek drogi 865 od Oleszyc do y, obwodnicy Czesanowa, czyli do Ronda w Czesanowie. Y, tutaj mamy też opracowaną dokumentację techniczną. Y, jest wniosek o y, pozwolenie na budowę, czyli o Myślę, że w przeciągu najbliższego miesiąca ten wniosek y, zostanie wszczęte, postępowanie w tej sprawie. Y, Drugi odcinek, którym jesteśmy, na który mamy też opracowaną dokumentację techniczną, czyli to jest odcinek od końca obwodnicy Cieszanowa do granicy województwa lubelskiego, czyli do miejscowości Narol i z ominięciem oczywiście wykonanej w ubiegłym roku obwodnicy Narola. Na to zadanie Mamy też opracowaną dokumentację techniczną i jesteśmy w momencie złożenia wniosku na mm, pozwolenie na budowę. W chwili obecnej również jest y, już opracowana dokumentacja techniczna na odcinek, który nie dotyczy bezpośrednio powiatu lubaczowskiego. Natomiast jest to odcinek Żapałów, żapałów Koniaczów. Y, na ten odcinek y, jest też opracowana dokumentacja i jest złożony wniosek o decyzję ZRID. I myślę, że w, najbliższych, w najbliższym czasie te, ten ZRID otrzymamy na ten odcinek. Jest podpisana umowa na budowę mostów w miejscowości Jarosław wraz z odcinkiem drogi do Koniaczowa, który to odcinek drogi będzie się łączył z drogą 865 w kierunku tutaj Lubaczowa. To miałbym tyle, jeżeli będą pytania to ewentualnie odpowiem. Dziękuję bardzo panu kierownikowi, teraz poprosiłbym pana Marka Małeckiego, dyrektora powiatowego zarządu dróg o informację Panie Przewodniczący, <coughs> Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Przygotowaliśmy informację odnośnie bieżącego stanu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa. Ja pozwolę sobie może nie czytać całej tej informacji. Ona co roku jest bardzo podobna i zbliżona. Powiatowy Zarząd Dróg w swoim zarządzie ma na terenie powiatu prawie 400 km dróg powiatowych, z tego na terenie Miasta Lubaczowa to jest 15 dróg o łącznej długości dokładnie 15 km 32 metrów Z tych 15 dróg na terenie powiatu ja może przejdę do takich tych spraw inwestycyjnych, które ewentualnie ja nie realizuję w ramach swojego utrzymania dróg przez Powiatowy Zarząd. My mamy tylko utrzymanie, inwestycją zajmuje się powiat, ale tutaj jesteśmy zorientowani w tym temacie. Większość z tych 15 dróg na terenie miasta Lubaczowa zostały już wykonane, także generalnie już o takim złym stanie technicznym, to na tą chwilę nie posiadamy wielu tych odcinków dróg. Najbardziej dramatycznym odcinkiem to jest chyba na tą chwilę ulica Chopina, która jest w trakcie przebudowy i z tym są największe problemy, prawda, bo one do nas trafiają tutaj do pana burmistrza również, nie ludzie narzekają trochę na Uciążliwość tej budowy, no ale niestety tego ani my, ani pan burmistrz, ani starosta, ani nikt nie jest w stanie w jakiś sposób no, no, ulżyć tym mieszkańcom, nie? Tam muszą się stosować do, do, do tych sytuacji, jaka tam panuje, do tych znaków, które tam są ustawione, prędkości i myślę, że tam nikomu się nic nie powinno wydarzyć. Termin realizacji to jest sierpień 2023 rok, czyli w tym roku zakończenie głównym problemem i, i takim czasowym to jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i tej kanalizacji deszczowej. To bardzo utrudnia i trzyma. Tam trzeba po prostu sobie powiedzieć, że tam w trakcie ludzie mieszkają, są podpięte urządzenia. Odpływy. Trzeba w trakcie tych robót nikomu nie można utrudnić odprowadzania ścieków czy, coś, czy dostarczania wody. To musi być zapewnione, dlatego to tak długo trwa. Kolejne, znaczy te wcześniej już co, co tutaj koledzy, koleżanki radni, wcześniej też miałem okazję omawiać, czyli droga Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, nowa, zostały przybudowane tutaj w trakcie naszej kadencji, tej ostatniej i wcześniej. Został jeszcze odcinek takiej drogi, która wymaga remontów. To mamy ulicę Sobieskiego od ronda w stronę, tak obrazowo mówiąc, w stronę Dąbrowy, tam do tamtego kolejnego ronda, co przecina obwodnica. Tam jest stan nawierzchni nie dość zadowalający. No i tak na dobrą sprawę to praktycznie na terenie miasta Lubaczowa byłoby to wszystko. A i ulica Kolejowa 194 metry, tak ulicy Kolejowej, czyli od ronda Pan burmistrz ma rację, zapomniałem. Myśleliśmy o niej, bo była szansa duża na to, żeby w tym roku była zrobiona w całości, no ale no nie wiem, może jeszcze coś się wykluje. Na razie jako takich pewnych informacji nie ma, także nie będę o tym mówił. Ale ulica Kolejowa jest również do remontu. Jesteśmy po przetargu, wyłoniliśmy firmę, która nam będzie te remonty cząstkowe prowadzić na terenie całego powiatu. Również w mieście na pewno w którejś pięknej soboty te remonty zostaną wykonane i tam już większych utrudnień nie będzie. Co do takiego bieżącego utrzymania to tak podobnie jak koledzy z województwa, my też zaczęliśmy te prace porządkowe po zimie. Z jednej strony dobrze byśmy dużo nie sypali, w zimie to nie ma co dużo zbierać, prawda, także tego piasku aż tak dużo nie ma. Zima nie była aż taka strasznie Ostra nie wymagała takiego dużego utrzymania tego zimowego, chociaż nieraz przydałoby się więcej. W późniejszych terminach malowanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego, takie rzeczy te bieżące, które tam wymagają na co, dzień, na co dzień dbania o to. Z mojej strony to tyle. Jeżeli też może tutaj, jeżeli będą jakieś pytania, to na pewno. Będę starał się na nie odpowiedzieć. My jesteśmy często się spotykamy to takie wyjaśniamy sobie pewne sprawy na bieżąco. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Teraz poproszę pana Pawła Włocha, zastępcę przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej o opinię. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w sprawie planów inwestycyjnych remontowych dróg gminnych na rok 2023. Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu dnia 28 marca 2023 roku zajmowała się wyżej wymienioną informacją i stwierdziła, że w 2023 roku zaplanowane przebudowy następujących dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowej w Lubaczowie. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ulic Wodna, ulica Zielona, ulica Piaski, ulica Piaskowa, przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych ulica Zielona. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Mazury 6, ulica Mazurkiewicza, ulica Hercoga i drogi wewnętrznej boczna od ulicy Ostrowieckiej. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych ulica Krasińskiego, przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych ulica Brzozowa, przebudowa nawierzchni dróg gminnej ulica Tarnowskiego, przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulica Rzeczna, przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulica Jeziorańskiego, przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych ulica Boczna od ulicy Grunwaldzkiej, przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych Boczna od ulicy Przemysłowej, przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ulicy Wyspiańskiego i ulicy Parkowej, przebudowa nawierzchni ciągu, pi, ciągu piesz, pieszego działki nr 5183 przez 43, przebudowa drogi gminnej ulicy Starzyny, przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ulicy Zbożowej wraz z utwardzeniem ulicy Sadowej i ulicy Wiśniowej, przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ulica Pileckiego, przebudowa drogi gminnej ulica Władysława Księdza Wład Władysława Opolczyka wraz z utwardzeniem ulicy Malinowej. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej boczna od ulicy Kościuszki. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej boczna od ulicy Pluchy. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ofiar Katynia w Lubaczowie poprzez budowę chodnika. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ulicy Świętego Huberta. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej działka numer 2769 przez 3, przebudowa nawierzchnia drogi wewnętrznej ulica Fiołkowa, przebudowa nawierzchni chodnika drogi gminnej ulica Westerplatte, przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulica Łukasiewicza. Przebudowa nawierzchnia drogi wewnętrznej ulica Habrowa, przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ulica Zibura i przebudowa nawierzchni chodnika koło Młyna. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opinuje złożoną informację i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie jej do wiadomości. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram podpunkt dyskusja. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pan Rafał Dudzic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panu, panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Ja mam pytanie do pana kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie y, etapu y, projektu Ronda. Pytanie jest z tego typu, czy projektanci. Widzą, widzą służebność tego ronda tutaj w Lubaczowie pod względem funkcjonalności. Przedstawię to w punktach na przykład. My widzimy, widzieliśmy to rondo dopiero wczoraj. Kilka projektów. Pierwszy projekt zakładał tego typu, że projektanci zabrali praktycznie cały parking. Droga była praktycznie przy budynku handlowym, gdzie funkcje budynku handlowego praktycznie straciłby ten budynek. To w takim razie projektant tutaj w tym momencie zabiera biznes ludziom, miejsce pracy ludziom. Na jakim etapie on się sugerował tym, że w ten sposób projektował to rondo? W tym pierwszym etapie. W tym, że później były zmiany. Kolejna sprawa jest tego typu, że od ulicy Kościuszki droga miejska nie, jest, nie, nie będzie wyjazdu na ulicę Kościuszki droga wojewódzka, tylko tam jest planowana zawrotka. Czemu ma służyć ta zawrotka? To takie będzie jakieś błędne koło. Policja nie, nie zezwala na to, żeby zrobić tam drogę jednokierunkową, żeby wyjazd był z Lubaczowa, znaczy z, z rynku, a robimy tam zawrotkę. No powiem tak, na pewno jakieś pytania jeszcze pojawią się tutaj odnośnie kwestii tego ronda, ale my jako radni na pewno będziemy może inaczej wrócę do tego, że podejrzewam, że miasto będzie musiało też jakieś środki przeznaczyć na budowę tego ronda. No i my jako radni w późniejszym etapie będziemy musieli głosować na tym. I teraz, pyta i teraz pytanie tak, jeżeli my tego nie przedyskutujemy tu jako w, na radzie miasta, no to jak mamy później głosować po to, żeby, żebyśmy później też mieli, yy, byli wieszani, nie wiem na czym, przez mieszkańców, co my zrobiliśmy, jakie rondo my tutaj wybudowaliśmy. Chcielibyśmy po prostu wiedzieć i mieć też wgląd w dyskusję tego ronda. Na chwilę obecną to tyle. Dziękuję, podejrzewam, że się jeszcze pytania. Dziękuję bardzo koledze. Pan Krzysztof Czerniak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście też w sprawie ronda. Dlaczego rondo jest robione bez wiedzy mieszkańców Dubaczowa? Tak mnie pytają. Nikt o tym nic nie wie i powstanie rondo. Teraz się okazuje, że zabierze wszystkie te plany, do, tereny dookoła, ale to już nie chodzi o to. Mieszkańcy chcą wiedzieć ulicy Kościuszki, ulicy Słowackiego, ulicy Kościuszki Miejskiej, bym powiedział, bo jest najważniejsza, bym powiedział, bo jest wyjazd w dwie strony. To jest taka pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o rondo, to bym coś zaapelował od mieszkańców do pana kierownika. Mamy linię ciągłą koło pomnika. Swego czasu była nalotka policji i wszystkich mandatowali tam. Oczywiście, moim zdaniem, bezprawnie, ponieważ nie ma znakazu nakazu jazdy w prawo. Jeżeli jedziemy kościuszki i skręcamy, proszę pana, do delikatesów centrum, mają prawo ukarać. Jeżeli wyjeżdżamy, Moim zdaniem nie. Nie ma, nakazu, nie ma znaku nakazu jazdy w prawo, żeby linię ciągłą przejechać, jest to parking. I to bym bardzo prosił, bo to jest chyba prośba wszystkich mieszkańców Lubaczowa. No, pan kierownik notuje, czyli będzie coś, działo się chyba, żeby tą linię tam wymazać, żeby była przerywana, żeby była taka dobra wola dla mieszkańców Lubaczowa, żeby było im lepiej wyjeżdżać z tego centrum i wjeżdżać. Jeżeli chodzi o tą sprawę, to tyle. Jeżeli rondo, bardzo bym prosił pana kierownika, żeby przedstawił Radzie, a nie my się dowiadujemy wczoraj potajemnie, z jakich zdjęć z telefonów, jakie są projekty, jakie jak to będzie, co. Pięć, pięć projektów, każdy coraz gorszy. Droga z zawrotką. Teraz jak w... kondukt żałobny ma stamtąd wyjść. Po rondzie chyba, w koło gorzej, jak będzie tak zajęte, to tak. Lepiej dookoła z tym konwu. No, nie wiemy nic. Wczoraj, w poniedziałek na komisji siedziała tutaj nas prawie większa rada i nie znaleźliśmy dobrego rozwiązania. Moim zdaniem, dalej cały czas krzyżówka będzie najlepsza. Usiąść, zaprojektować krzyżówkę. Rondo zabiera nam tylko teren i miejsca pracy i sklep, który tam jest. Czy usprawni? Jeżeli takim dalej takim przestrzeni bym powiedział długoterminowej, jeżeli zrobimy następne światła na Unii Lubelskiej i Wyszyńskiego, za chwilę nas pojawią się światła tutaj na Konopnickiej i Unii Lubelskiej. Nie wiem, już mieszkańcy mają plan, którędy, tędy, którędy tego to objeżdżać. No z Mazur to będą wszyscy objeżdżać oczywiście obwodnicą i będą wyskakiwać na osiedle i będą wyjeżdżać aż na kolejowej, szybciej będzie, niż przejechanie wszystkich świateł i czekanie w kolejce. Jeżeli ta, to rondo ma być zaprojektowane, pytanie brzmi, mieszkańców tak naprawdę pytanie brzmi, bo mieszkańcy mnie pytają, ja pytam dalej, czy tam będą światła dla pieszych, bo jeżeli będzie rodło i światła, to to już w ogóle jest pomieszane. Nie wiem, tam jest ciąg pieszy taki ogromny, ponoć będą pasy przesunięte pod... W stronę Kościuszki, tutaj do Hubala, do skrętu, no to Hubala zablokujemy, bo w tej chwili wiadomo, że wszyscy uciekają ulicą Hubala. Czyli ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, panie kierowniku. Przed chwileczką pan wspomniał, że będzie piękny chodnik z Lubaczowa do Baszni. A my prosimy jako mieszkańcy Lubaczowa, żeby był piękny chodnik, raczej bym powiedział Chodnik razem ze ścieżką rowerową z, z Mickiewicza do Dachnowa, żeby połączyć tak Lubaczów i Dachnów. Tam jest ogromny duży pas po prawej stronie dróg wojewódzkich. No rozmawiamy to już długo z tym. Jeszcze pamiętam chyba w 2015 roku były przymiarki do tego, ale mamy 2023. Fajnie by było, by połączyć dachów też z Lubaczowem. Mamy dużo inwestycji, nowych nowe domy się wybudowały. Zresztą pan wie o tym. Teraz się budują już za mostem i za chwilę będzie połączony dach z Lubaczowem. Wyprzejdźmy to trochę i chociaż jakieś plany i przymiarki zróbmy. A jeszcze, jeszcze wielka prośba, żeby mieszkańcy poznali jakieś są plany ronda na ulicy Słowackiego, Kościuszki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł Włoch. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja do Pana kierownika aż trzy pytania mam. Pierwsze pytanie to też związane z rondem. Nie wiem, nie znam się, ale moje pytanie brzmi, czy to rondo musi być takie du duże? Widząc w niektórych miastach, nie tylko Polski, te ronda są w większych miastach, dużo większych, są dużo mniejsze. Czy u nas są takie normy? Czy u nas się myśli w ten sposób? Zastaw się, a postaw się, yy, nie wiem. Nie znam się na tym, więc pytanie kieruję do, yy, do pana. <śmiech> Drugie pytanie jest właśnie yy, budowa oświetlenia skrzyżowania yy, tutaj na Unii Lubelskiej. Yy, yy, pytanie brzmi, czy kable będą yy, kopane pod nowo wybudowaną drogą w tamtym roku, czy będzie frezowana nawierzchnia asfaltowa. Wkładana, wkładana cała in, in, infrastruktura i y, lepione, lepione, zaznaczam, masą. Bo przypominam, że w, w tamtym roku czy dwa lata temu y, na sesji rozmawialiśmy na ten temat, że były plany inwestycyjne, y, aby, y, y, aby zrobić te światła i ja sam osobiście chyba tu stałem i mówiłem, żeby rzucić na każdym skrzyżowaniu po dwa peszle. Nikomu by to głowy nie urwało. Nie wiem, czy są. Pewnie nie ma. Trzecie pytanie. To już kontynuacja. Piąty rok w sumie albo czwarty. Dokończenie chodnika na ulicy Mickiewicza. Nic się nie dzieje. Także z drogą od, od praktycznie ulicy Chopina Tutaj też pasowałoby zrobić nową nakładkę, bo droga niszczeje jeszcze chwilę i nie będzie co nawet remontować, bo już słyszałam, że będzie puszczany remonter. Będziemy sypać tego kamyczka. No i chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może teraz pan kierownik odpowie na ten zestaw pytań. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni. Temat, temat ronda, może króciutko. No, dziwi mnie troszeczkę informacja tej Pana Radnego, że on nic nie wie o tym, że projektuje się rondo. Całe, całe województwo już wie, że od 10 lat projektujemy w tym miejscu rondo. A pan mówi, że nikt nie wie. Więc y, ja mam tu z sobą taką koncepcję opracowaną jeszcze y, przez y, inwestorem. Wtedy było, y, był Urząd Miasta, autorem koncepcji jest pan y, Zaremski. Ona już ma ponad 10 lat, ta koncepcja. Także no, trudno powiedzieć, że my dopiero zaczynamy dyskusję o rondzie. Także dyskusja, to, to rondo było planowane jeszcze wcześniej, zanim tam sklepu centrum nie było, właściciele tego obiektu handlowego w momencie też wiedzieli, tam część tego utwardzenia, jak jest zrobiona, to też wiedzą, że tam dalej było planowane, przewidywany teren rezerwowany pod RONDO. Także myślę, że to RONDO to nie objawiło się tak nam dzisiaj i w tej chwili. Jeśli chodzi o to, co w tej chwili robimy, to mamy opracowane, projektant opracował y, kilka koncepcji. W y, ramach tych, tych opracowań uczestniczy przecież y, przedstawiciel Urzędu Miasta. Y, spotkanie, czy dwa spotkania, właściwie, które były w tej sprawie, uczestniczył przedstawiciel Urzędu y, w Rzeszowie na spotkaniu z projektantem. Także no, trudno mówić, że my to po prostu jak gdyby robimy sami bez jakichkolwiek uzgodnień z kimkolwiek. Y, Trudno mi tu jest dyskutować na temat y, wyższości świateł i y, y, y, ronda. Moim zdaniem po prostu jeśli chodzi o przepustowość ruchu, rondo jest zawsze bardziej przepustowe niż y, światła. No, Jakie jak by to rozwiązanie nie było, nawet biorąc te ograniczenia związane z ruchem pieszych w okresie powiedzmy y, pół do 8, ósma i tam około 13-14. Bo, bo wtedy ten, ten to natężenie ruchu pieszych tam występuje. Projektanci, którzy, którzy zajmują się tym zagadnieniem, zrobili pomiary ruchu, mają potoki ruchu przygotowane, opracowane, także myślę, że te rozwiązania, które proponują, to one tam uwzględniają te elementy, o których dyskutujemy. Dyskusja w tej chwili jak gdyby nie jest zamknięta, jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, uważam, że należałoby ulicę Kościuszki, tą od miasta, skomunikować z Rondem. Może nie takim rozwiązaniem, jak zaproponował projektant, który zajmuje praktycznie biorąc cały parking. Propozycja urzędu jest tutaj, żeby ciąg tej ulicy Kościuszki był drogą jednokierunkową. To może spróbujmy włączyć tą drogę jednokierunkową do Ronda. Jest taka koncepcja też, która mówi o włączeniu ulicy Kościuszki przed rondem, jeśli chodzi o moją, moją opinię na ten temat, to też uważam, że no po to robimy rondo, żeby nie robić kolejnego skrzyżowania przy rondzie. No, każde skrzyżowanie, takie, które jest związane z y, podporządkowaniem, czyli z wyjazdem z ulicy Podporządkowanej, no niestety jest y, no, kłopotliwe. Musimy, wiadomo, przepuścić tego, który znajduje się na y, ciągu głównym. Y, dlatego tutaj y, Sprawa jest jeszcze otwarta, nie ma, nie ma, że tak powiem, uzgodnionej i ostatecznie zatwierdzonej koncepcji, którą by projektant brał na tapetę do, do zatwierdzenia. Myślę, że to jest kwestia jeszcze miesiąca kwietnia, kiedy ten temat zostanie definitywnie uzgodniony. Myślę, że nie, na pewno będzie to się odbywać też z udziałem tutaj przedstawiciela Urzędu Miasta, który, tak jak mówiłem, cały czas uczestniczy w tych w tych procedurach. Jeśli chodziłoby o to oznakowanie, które tutaj pan radny Czerniak podnosi, chodzi o no, to, oznakowanie powstało jeszcze zanim prawdopodobnie tego parkingu tam, tak jak mówię, nie było w takiej formie. Jest na to opracowany projekt organizacji ruchu i taka formuła jest, uzgodniona. Wyjazd z parkingu, jeżeli właściciel parkingu e, chciałby uporządkować ruch, więc powinien ustawić tam nakaz krętu w prawo, opracować projekt organizacji ruchu i, i taki znak ustawić. Jeżeli e, nie ma takiego znaku, to znaczy, że musimy się kierować do tych znaków, które są w tej chwili. Te znaki są ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i to nie jest tak, że ja po prostu sobie biorę farbę i zamalowuję i wprowadzam dwie kreski, tylko niestety musi być to Projekt organizacji ruchu uzgodniony przez policję i zatwierdzony przez organ ruchu. Tak, tak wygląda ta procedura na, na zatwierdzenie tego. Na pewno w tym miejscu pewnie byłaby możliwość, żeby ta linia była przerywana i, i można byłoby wyjeżdżać. Tak mi się wydaje, w mojej opinii taka możliwość istnieje. Tylko tak jak mówię, wiąże to się z opracowaniem na pewno projektu organizacji ruchu. Jeśli chodzi o, o te pytania dotyczące y, Pana Radnego Włocha i chodzi o średnicę ronda, y, więc. Y, warunki, któreśmy założyli dla projektowania mają zapewnić przejazd pojazdu miarodajnego. Czyli ponieważ mamy tu połączenie na kierunku y, do Choryńca, czyli ten wyjazd z ulicy Słowackiego w kierunku choryńca. On powinien umożliwiać przejazd tego pojazdu, czyli tego pojazdu dłużycowego. W związku z tym te promienie ronda i te parametry pozostałe na rondzie, czyli yy, średnice yy, szerokość pasów ruchu jest związane z, no z tym zapewnieniem tego, tej przejazdności po prostu. Oczywiście będzie mniejsze rondo, to wiadomo, że yy, ta przejazdność będzie mniejsza, ewentualnie jest możliwość zrobienia ronda. Całkowicie wbrukanego, które w momentach tych umożliwia przejazd całkowity przez ten, ten tarczę ronda. Też taka możliwość też istnieje. A tak jak mówiłem, tutaj jeśli chodzi o to, to żadne z tych rozwiązań nie jest ani wybrane, ani zdecydowane, że, że tak będziemy realizować. Nie? Jeśli, jeśli, jeśli chodzi o skrzyżowanie ulicy Konopnickiej i Unii Lubelskiej, w projekcie założone są wykonanie podwiertów na kable w trakcie realizacji tego, tego, tej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Mam nadzieję, że projektant Przedłoży takie rozwiązania, które nie będą wymagały zmiany czy też niszczenia tej nawierzchni. Założenia projektowych jest tak, aby nie tej tarczy ronda, czy przepraszam, tej tarczy skrzyżowania nie zmieniać. W związku z tym na pewno unikniemy kolizji gazowych, które nas spotkały na tym skrzyżowaniu na unii Lubelskiej, na unii Lubelskiej i Wyszyńskiego ponieważ no, musimy wykonać tam poszerzenia tej istniejącej sieci na, na tych odcinkach w obrębie skrzyżowania i korekty łuków, a to się wiąże, że zbliżamy się do gazu i automatycznie padliśmy w konieczność przebudowy tych sieci gazowych, które w tym miejscu są zlokalizowane. Dlatego cała ta procedura przebudowy sieci no, jest dosyć długotrwała. Warunki techniczne nowe, uzgodnienia, uzyskiwanie tych pozwoleń no, niestety trwa bardzo długo. Ulica Mickiewicza, yy, chodnik i, i nawierzchnia. Yy, jeśli chodzi o budowę chodników, yy, Urząd, Proszę urząd uczestniczy w projektowaniu, w budowie, przebudowie na zasadzie pewnych porozumienia. Jest uchwała sejmiku w tej sprawie która y, przedstawia procedurę realizacji y, czy to budowy, czy przebudowy, czy to chodnika, czy, czy też odnów nawierzchni. Y, jeżeli byłaby ze strony y, Urzędu Deklaracja y, na współuczestniczenie w takim y, zadaniu, myślę, że y, ze strony y, Urzędu Marszałkowskiego byłoby to akceptowane. W roku bieżącym pięć, sześć samorządów z terenu, którego, którym zarządzam złożyło takie wnioski i wszystkie wnioski zostały dostały dofinansowanie. dofinansowane. Także kwestia oczywiście nie mam jeszcze uchwał gmin, które by jak gdyby obligowały nas do rozpoczęcia procedury przetargowej, a tym niemniej myślę, że takie uchwały się pojawią na, na zasadzie tej wspólnej partycypacji w przebudowie czy budowie i to rzecz dotyczyłaby ulicy Mickiewicza. Myślę, że to już temat w ubiegłym roku czy poprzednim też tak przedstawiałem, także to tu tylko powtarzam. Jeszcze chciałem uzupełnić jedną rzecz, ponieważ umknęła mi, umknął mi temat jeszcze, jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji, bo nie wymieniłem jednej drogi, którą którą w tej chwili jesteśmy po procedurze przetargowej. To jest, to jest droga 867, Msieniawa-Werhrata-Hrebenne. Dotyczy rzecz odcinka choriniec drój granica województwa lubelskiego. Jesteśmy po otwarciu oferty przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej na tym odcinku. To jest koszt 3 miliony 600 tysięcy tej dokumentacji technicznej. Także mam tyle, jeżeli państwo jeszcze jakieś pytania były to dziękuję w tej części. Bardzo proszę. Kto jeszcze z państwa ma pytania? Pan Paweł Włoch. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem się odnieść do właśnie do tego chodnika do tej ulicy Mickiewicza Chciałem wytłumaczyć mieszkańcom, na czym to polega, bo ludzie nie, wie, nie wiedzą, można im tłumaczyć oko w oko, ale mogą nie uwierzyć, więc, więc oficjalnie na sesji Rady Miasta wytłumaczę, o co chodzi. Proszę Państwa, budowa tego chodnika zaczęła się w 2014 roku i co roku, po kawałeczku, Zarząd Dróg Wojewódzkich wraz z Urzędem Miasta wymieniał po kawałeczku ten chodnik. Do 2021 roku, to był chyba ostatni, ostatni etap, który został wykonany, albo 22. I teraz pytanie moje do tego brzmi, ile razy miasto zwróciło się do Sejmiku Wojewódzkiego o to, aby dołożyć, aby zrobić ten chodnik. Druga część, druga część jest taka, że do, w pewnym momencie drogi wojewódzkiej w Chodniku zaczęła się kanalizacja deszczowa, Kanali, kanalizacja deszczowa, która należy do dróg wojewódzkich, która odprowadza wodę z drogi wojewódzkiej. I teraz proszę Państwa dochodzi do tego, że e, Marszałek Województwa lub Zarząd Dróg Wojewódzkich ma zmusić nas, żebyśmy my dołożyli się do, do, ich kanalizacji deszczowej, która odprowadza drogę, z drogi wojewódzkiej. I dlatego w, na istniejącym chodniku, który, na którym brakuje 20 metrów chodnika, tyle to trwa. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chce, nie chce tego wykonać, chyba że miasto dołoży się do, do infrastruktury, która należy do dróg wojewódzkich. Więc proszę państwa, jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał zapytać się o to, bardzo proszę wrócić do sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2023 roku. Tam zostało wszystko wyjaśnione. Y Dwudziestego? 8. Nie. 30 dzisiaj jest, tak? I <laughs> e, y, y, pozostało jeszcze oczywiście, wybudowało się jeszcze tam trzy posesje, które y, też należałoby ten chodnik zrobić. Ja osobiście sam dzwoniłem kilka razy do pana dyrektora do Rzeszowa. Y, obiecał mi, że porozmawia z panem. Panie Kierowniku, ja do Pana też dzwoniłem zaraz po, po tych rozmowach. Pan nic o tym nie wiedział, więc ja nie wiem, czy tutaj trzeba się zwrócić bezpośrednio, jechać z całą świtą, poprosić o te 20 metrów. Na razie o te 20 metrów istniejącego starego chodnika, żeby go wymienić. Chciałem też przytoczyć, że oficjalnie Dwa, lat, dwa lata temu dokończenie tego chodnika do ostatniej, do ostatniej sesji, e, był to koszt około 300 tysięcy złotych, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Czerniak, bardzo proszę. Ja tylko tak sprostowanie. O rondzie wiemy, panie kierowniku, już 15 lat, oczywiście, ma pan rację. Tylko ja pytałem, jak będzie wyglądało, bo 15 lat to już się tak pozmieniało, że zostało przestarzałe to wszystko. Mamy nowe technologie, nowe wizje i o to chodziło, że mieszkańcy chcą wiedzieć. I tak może z ostatniej rozmowy. Fajnie, super rondo, ale ja mówię, że to rondo będzie takie duże jak na Lwowskiej w Rzeszowie. A po co takie? No to jest właśnie to, panie kierowniku, że mnie nie wiemy. I tutaj się też zwrócę do kolegi, które przedmówcą przed do Pawła. No 20 metrów chodnika, no ja myślę, żeby to, moim zdaniem jak już zaczniemy te 20 metrów i sprzęt ściągniemy, no to tak do rzeki może już, bo jest nowe osiedle. Za chwileczkę tam będzie pełno dzieciaków i będą chcieli przejść na, do szkoły, oświetlenie i wszystko po kolei, tylko my zawsze będziemy o od... Pomoc finansowa miasta Lubaczowa. Jaka będzie pomoc finansowa miasta Lubaczowa do ronda? Ja, Ile będzie to rondo kosztowało? Nikt nic nie wie, czy będzie to 5 milionów. Bo tak od 10 lat coraz więcej to kosztuje i nie wiem, czy za chwileczkę będzie 8 milionów, czy 10 milionów to rondo będzie kosztowało. Ogromne kwoty wychodzą z tego. Ja wiem, że nie mamy chyba do powiedzenia, bo tak niektórzy do mnie mówią, że my nie mamy nic do powiedzenia, bo to nie nasza droga. Mamy dużo powiedzenia. Jestem mieszkańcą Lubaczowa, tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu płacę podatki i mam prawo wiedzieć. I mieszkańcy też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Rafał Dudzic. Dziękuję za odpowiedź pani kierowniku. Chodziło mi o to głównie tak jak pan też wspomniał, że jest możliwość zrobienia drogi jednokierunkowej od strony Kościuszki drogi miejskiej. No ale z tego co wiemy od pana kierownika z miasta, że policja wyraża sprzeciw tutaj i teraz pytanie jakie województwo będzie miało na to wpływ i jak ewentualnie będzie miało tutaj e, możliwości, żeby e, policja zezwoliła zgodę. E, kolejna sprawa, też przekazał pan informację, że mm, właściciele wiedzieli. 10 lat temu właścicielem chyba spły tego budynku była spółdzielnia, spółdzielnia socjalna, która odsprzedała właścicielom tym. I teraz pytanie, czy nowy? nie? To może mam informację. To wynajmują, tak? No ale teraz pytanie. Ok. Okej, no to w takim razie to nie było. Kolejne pytanie, znaczy kolejna tutaj też taka, e, argumentacja, co widzieliśmy w projektach jest e, ścięcie, ścięcie z ulicy Kościuszki, z drogi miejskiej e, zjazdu do drogi Sienkiewicza, prawda? żeby zjechać tutaj, żeby uniknąć e, albo mieć możliwość e, wjazdu na Kościuszki, ale też wiemy, że policja też nie wyraża na to zgody, żeby skręcić w lewo, tylko trzeba skręcić w prawo, w ulicę Sienkiewicza. No troszeczkę zbyt dużo tutaj jest absurdów e, takich, że jak to zobaczyliśmy, podejrzewam, że każdy mieszkaniec zwykły też miałby wiele pytań. I dlatego chcemy, te, te, chcemy akurat, żeby to teraz wyeliminować. E, ja Nie mówię czepia, czepiając się. E, wiemy, że ten projekt był dość długo i mozolnie robiony. Był wielokrotnie odkładany przez lata. Tutaj i nagle wyciągamy go, e, odkurzamy go i robimy na siłę, bo chcemy to zrobić. Chodzi, chodzi nam głównie o rozwiązania. Kończąc tutaj finalnie, chciałbym też powiedzieć, że kiedyś, pamiętam kilka dobrych lat temu, przekonywali mnie jako radnego, że targowisko nowe to będzie super rozwiązanie, super pomysł. Ci ludzie, którzy targują tam na ulicy Baziaka będą bardzo zadowoleni. Były wielokrotne rozmowy z nimi. Wyszło jak wyszło. Targowisko stoi puste i też nie chcielibyśmy, że będzie oddanie huczne ronda i nagle później to rondo nie będzie spełniało y, możliwości i warunków tego, co to jest, bo zaprojektował projektant, który nie wiem, czy tutaj w Lubaczowie był, czy był o 7.30, czy był o 8.00 rano tutaj. Podejrzewam, że nie było go. Dziękuję. – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pani Marta Zabrońska, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Radne, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja też oczywiście pytanie kieruję do Pana Kierownika. Niejednokrotnie już rozmawialiśmy telefonicznie. Dużo informacji uzyskałam od Pana odnośnie właśnie projektu budowy ronda. Wszyscy mieszkańcy oczekujemy tego, a zwłaszcza ci, którzy mieszkają na ulicy Kościuszki. Myśmy się już w tej chwili troszkę nauczyli żyć, poruszać po ulicy Kościuszki w kierunku miasta. I wiemy, że musimy unikać tych newralgicznych godzin. I odpowiednio wcześniej. albo wyjeżdżamy do pracy, albo wracając z pracy robimy sobie jeszcze zakupy, tak żeby uniknąć tego tłoku. Teraz y, mam takie pytanie, kiedy ewentualnie już będzie wiadomo, że te prace ruszą, tak żebyśmy się mogli też i przygotować na trudności związane z dotarciem do pracy, bo nie ukrywając na ulicy Kościuszki jest dużo też i y, takich jednostek, które zatrudniają wiele osób, to jest też i Kormet, to są szkoły, dwie duże, zespół placówek, zespół szkół, liceum na samym skrzyżowaniu, mamy powiatowy urząd pracy, wiele osób dojeżdża też i do Choryńca. No i z drugiego kierunku, z Choryńca do Lubaczowa. Więc biorąc pod uwagę teraz już realizację samej budowy ronda, jak przewidują Państwo chociażby rozwiązanie właśnie tego ruchu? na tym odcinku, jak to będzie wyglądało i kiedy możemy, na kiedy możemy się przygotować na takie główne, szczególne utrudnienia właśnie związane z budową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym pana kierownika teraz o ten zestaw odpowiedzi, czy odpowiedzi na te pytania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni. Na części pytań po prostu nie znam odpowiedzi i potrafię odpowiedzieć. A mianowicie na takie, kiedy to będzie i jak długo to będzie trwało. Mamy na razie problem, żeby opracować i uzgodnić koncepcję. Trudno nam mówić o kosztach, nawet w tej chwili, bo jeżeli nie wiemy, co będziemy realizować, więc no, nikt nie potrafi tego policzyć. Myślę, że należałoby się skupić nad rozwiązaniem, znalezieniem rozwiązania. Ja sam jestem mieszkańcem Lubaczowa, kierownikiem rejonu mieszkam też, jeżdżę codziennie ulicą Kościuszki. I tak jak mówiłem wcześniej, też byłbym raczej, jeśli chodzi o moją opinię, zwolennikiem tego, żeby ulicę Kościuszki Miejską włączyć bezpośrednio do ronda. Nie na zasadzie takiego bypassa, na którym e, ktoś mówi, że policja się zgodzi, czy nie zgodzi. Na razie nikt nie pyta o opinii policji. E, są jakieś opinie, dopiero na etapie wiadomo uzgodnienia, będą opinie policji, czy to będzie uzgodnione, czy nie. E, rozwiązanie takie, tak jak mówiłem wcześniej, związane z rądem i przy rądzie, lokalizacją krzyżówki, nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Po prostu jeżeli projektujemy rondo, to po tego projektujemy, żeby po prostu to rondo było bezpiecznym, czyli nie byłoby wjazdów zaraz bezpośrednio za nim drugiego skrzyżowania. Myśmy analizowali też takie rozwiązanie związane ze światłami. Tam projektant przedstawiał takie rozwiązanie. Projektanci uczestniczy, tak jak wcześniej mówiłem, bo panowie mówią, że projektanci nie wiem, czy tutaj byli. Projektanci spędzili tutaj y, dwa dni na y, pomiaru w ruchu i dokładnie mają określone czasy, jakie samochody po prostu oczekują. Tam nie są wcale duże te czasy. Nam się wydaje, my po prostu patrzymy troszeczkę z perspektywy, y, że za pięć y, siódma wyjeżdżam i o siódmej mam być w pracy po przejechaniu tam, nie wiem, pięciu czy 4 kilometrów. Musimy się przyzwyczaić do pewnej rzeczy, że no, niestety ruch nam wzrasta, prawda? Czyli w związku z tym w pewnym momencie no, trzeba będzie po prostu poświęcić te dwie czy trzy minuty, czy cztery na to, żeby stać, bo to nie są dłuższe czasy. Można to zaobserwować przy sygnalizacji świetnej, która funkcjonuje na ulicy yy, 3 Maja i Wyszyńskiego. Czy tam ktoś stoi dłużej niż kilka minut? Dosłownie minut, minutach, 3-4 minuty. Nie są to dłuższe, naprawdę czas, nawet w tych godzinach szczytu. Dlatego myślę, że to rozwiązanie, które byśmy chcieli opracować, żeby było ono po prostu bezpieczne dla nas wszystkich, a jednocześnie żeby spełniało te wymogi, żeby wszyscy, czy to wyjeżdżający z ulicy Jednej, czy drugiej, po prostu nie mieli ograniczeń, bo jedno z tych rozwiązań jest też takie, które zaproponował projektant, żeby w ogóle zamknąć ulicę Kościuszki od trony miasta. Też jest takie rozwiązanie tam przyjęte i, i na pewno bezpieczne na pewno bezpieczne, bo wiadomo, nie ma włączenia. Nie ma tutaj na tym. No, ale to nas pewnie nie, nie, no, w większości nie zadwala, nie? że takie rozwiązanie. Dlatego myślę, że należałoby dążyć do tego, żeby y, to y, rozwiązanie jednak umożliwiało wyjazd z tej ulicy Kościuszki bezpośrednio do Ronda. Tak mnie się wydaje. Mówię nie jest to w tej chwili y, zatwierdzone, jesteśmy na etapie uzgodnień. Myślę, że nawet te kolejne jeszcze koncepcje, które ewentualnie powstanie, też jeszcze będą konsultowane, również tak jak mówiłem, z Urzędem, z Urzędem Miasta. Jeśli chodzi o, tak jak mówiłem, samą przebudowę tego skrzyżowania, koncepcję, jak to będzie się odbywało, no, trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, najpierw dobrze by było, żeby to powstało rozwiązanie, dokumentacja techniczna, a potem będziemy dyskutować na etapie realizacji. No wiadomo, musimy zapewnić ciągłość ruchu, prawda? czyli no nie możemy zamknąć i zrealizować tego, bo, bo tak się nie da. Po prostu ten przejazd tą drogą w kierunku Choryńca no będzie musiał być w jakiś sposób zapewniony. Także na pewno będzie to. Natomiast tak jak wiemy, no każda z przebudów wiąże się z pewnymi utrudnieniami. No, gdzie byśmy czegoś nie robili, niestety musimy przez ten moment przebudowy przejść i tutaj tego nie unikniemy. Wracając do tematu ulicy Mickiewicza, mamy opracowaną dokumentację techniczną, która obejmuje te, te trzy zabudowania, czy cztery, które tam powstały dalej. Ta dokumentacja obejmuje też przybudowę skrzyżowania. No i ten koszt szacowany rok temu, bo w tej chwili tam myśmy żadnych przeszacowania tych kosztów nie, nie robili ponieważ no nie mamy środków finansowych, które by pozwalały nam na zrealizowanie tego. Jeszcze był temat wcześniej w tych pytaniach dotyczący tego ciągu pieszo-rowerowego w stronę Dachnowa. Droga 866 nie jest ujęta praktycznie biorąc w żadnym programie pomocowym. W związku z tym moim zdaniem realizacja tego odcinka byłaby możliwa na zasadzie partycypacji samorządu i y, samorządu gminy i samorządu województwa na zasadzie tej uchwały, która umożliwia realizację zadań wspólnie pomiędzy samorządami. Nie widzę na razie innej tutaj drogi, która umożliwiłaby y, budowę y, ciągu pieszorowego na odcinku. Dachnów Lubaczów, chyba w jakimś programie funkcjonalnym ona mi się znalazła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. za udzielone odpowiedzi. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa? Pan Marek Mołecki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, <śmiech> Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja. Miałem nie zabierać głosu, bo już sporo rzeczy zostało powiedzianych, ale tutaj jeżeli chodzi o budowę tego ronda i przygotowanie całej tej dokumentacji technicznej, wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów tych społecznych, tych wszystkich norm, które tam projektanci muszą spełnić, żeby te przejścia, przejazdy i przejścia pieszych, przejazdy, pojazdów i tak dalej, były bezpieczne i na tyle. Na tyle, że tak powiem, to zostało zrobione, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Byłem tutaj w wymienionych w tych dwóch spotkaniach, brałem udział z racji drogi powiatowej, jaką jest ulica, ulica Słowackiego i no my jako powiat nie mamy problemu, prawda? Ulica Słowackiego ładnie się wpisuje w rondo, jakikolwiek by tam wariant nie został, narysowany. Jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego, prawda? Ruch z naszej drogi będzie zjeżdżał, wjeżdżał i tak dalej. Nie ma żadnego problemu, piesi będą przechodzić, wszystko gra. Ale jako radny tego miasta, jako dyrektor, jako tutaj mieszkaniec również prosiliśmy tych projektantów. Jest to doświadczona firma, nie chcę tutaj stawać w obronę <gry> kierownika, bo kierownik też nie ma, że tak powiem, nie możemy mu niczego zarzucić. Przetarg na to był opracowany przez PZDW Rzeszów, umowa podpisana tam. A my jako mieszkańcy i tak kierownik też jeździ tamtędy i też stoi w korkach i też po prostu korzysta z tego tak samo jak, jak my wszyscy. Prosiliśmy o, o taką ofertę z ich strony, żeby naprawdę, bo już mamy doświadczenie już o tym, tak jak pan mówił, o tym już się mówi latami o tym rondzie. Kolega Wacek rysuje to rondo, przerysowywał 100 tysięcy razy w różnych wariantach i zawsze tam, tam musimy sobie jasno powiedzieć, że tam nie znajdziemy złotego środka. Przy tym układzie, jaki mamy tam dróg, tych pięciu wlotach nierównomiernie i oddalonych od siebie po prostu, jeżeli chodzi o odległości, stworzyć tam takie rondo, żeby nas wszystkich zadowoliło, to, to graniczy z cudem albo właściwie jest nawet nie do zrealizowania. Powiedzmy sobie szczerze, tam nawet musimy mówić o sześciu wlotach, bo teraz te ostatnie koncepcje, które zakładały wjazd na parking centrum, żeby był bezpośrednio z ronda i wyjazd na rondo, byłby najlepszym rozwiązaniem. Bo teraz mówimy o tych zamkniętych, ślepych, jednokierunkowych drogach. My za chwilę umożliwiając wjazd na parking, o to, co walczymy, żeby tu przerywaną zrobić i od ulicy Kościuszki Miejskiej wjazd, wyjazd do Słowackiego, to my po wybudowaniu ronda, stworzeniu takiej możliwości jednego kierunku, przepraszam, to spowodujemy to, że parking się stanie drogą publiczną. Ludzie zaczną uciekać A, przez parking i wyjeżdżać. Także. Także uwierzcie mi, firma, która to projektuje, ma potężne wezwanie do, do zaprojektowania i jeszcze przy tych normach, które należy spełnić których wytycznych do projektowania zgodnych z rozporządzeniem ministra i jeszcze szeregiem innych, takim bym pokazał bardzo dużym ilością punktów do spełnienia, gdzie nam się nieraz wydaje, mi się samemu nieraz wydawało, że takie o, rondo małe byśmy sobie zrobili, wszyscy byśmy sobie w koło jeździli i byłoby, każdy byłby z nas zadowolony. Nieprawda, bo ktoś projektując to ponosi wszelką odpowiedzialność, później łącznie z skarnął za to, cokolwiek tam się będzie działo. Ten wyrostek, o którym mówimy, uciekający tutaj na ulicę Sienkiewicza i umożliwiający zjazd w lewo, było to by jakimś tam, może, jakimś tam może rozwiązaniem i myśmy takie rozwiązanie tutaj z kierownikiem również Kierownikiem, patrzę na Urząd Miasta, Piotrem też analizowali i mocno dyskutowali tam na, na miejscu z projektantami. Nikt policji jeszcze o zdanie nie pyta, tak jak pan kierownik mówi. Policja nie wiadomo, czy wyrazi zgodę, czy nie wyrazi, ale co będzie, jeżeli my to zrobimy, zrealizujemy, pójdą ciężkie miliony, przedstawimy takie rozwiązanie i tam yy, dziennie będzie dwie, trzy kolizje przez yy, tego. I co wtedy, yy, co wtedy my powiemy mieszkańcom, użytkownikom. Trzeba zrobić coś takiego, co nie będzie kolizyjne, co będzie zapewniało bezpieczeństwo pieszych i użytkowników, zarówno tych prawda, w pojazdach, jak i tych na rowerach i na nogach. I na tą chwilę firma projektowa szuka. Prosiliśmy ich o kolejne rozwiązania. Oni już im się pewnie to rondo po nocach śni, podejrzewam, bo. Widać, są młodzi ludzie ambitni, naprawdę. Te, te, te, te panie, które tam w tym biurze projektowym i, i panowie, którzy tam biorą udział w tych spotkaniach, widać, że to są osoby mocno przygotowane, merytorycznie robią na krajowych, na autostradach. Można zrobić rondo, tylko to kosztem czegoś. My społeczny interes widzimy: nie zabierać parkingu, nie utrudniać ludziom życie, ale jak tam zmieścić to, jak to tam wrysować, wpasować w te nasze warunki tam istniejące, to jest to. Bardzo trudne. Także mam nadzieję, że biuro dalej pracuje i może jakąś koncepcję taką przedstawił, która będzie wszystkim jakąś satysfakcję sprawiała. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze zabierze głos? Nie widzę. A czy ktoś z obecnych na sali? Też nie widzę, czyli punkt dyskusja został wyczerpany. Dziękuję panu kierownikowi za przybycie, za złożenie informacji, za wnikliwe odpowiedzi na pytania, których dużo zostało tutaj powiedzianych. I jeśli pan dysponuje czasem, to proszę zostać dalej, a tak to dziękujemy bardzo. Stwierdzam, że informacja Zarządcu dróg o planowanych inwestycjach i remontów na terenie miasta została przyjęta do wiadomości rady. Następny punkt to jest informacja burmistrza o pracy miasta z organizacjami pozarządowymi panią Małgorzatę Strycha, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 roku przeanalizowała informację Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy z organizacjami pozarządowymi i stwierdziła, że współpraca ta miała formy finansowe i pozafinansowe. Formy współpracy finansowej polegały na organizowaniu konkursów i przyznawaniu dotacji na określone działania w trybie otwartych konkursów ofert. W 2022 roku burmistrz miasta udzielił dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule nr 3 ustęp 3 ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie na łączną kwotę 278 738 zł. Formy współpracy pozafinansowej obejmowały między innymi w zakresie zlecenia podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Podprowadzenie rejestru organizacji pozarządowych. Wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania w celu Ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków oraz popularyzacji działalności organizacji w mediach na stronie internetowej miasta. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Udzielanie organizacjom wsparcia przez nieodpłatne użyczanie sprzętu czy udostępnianie sali na doraźne potrzeby organizacji udzielanie porad i pomocy organizacjom w obszarze stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem Gminy Miejskiej Lubaczów w realizacji tych zadań. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych zwiększa i rozwija skuteczność i efektywność ich realizacji, Potwierdza rolę budowania dialogu w społeczeństwie i tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw służących lokalnej społeczności. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie ocenia współpracę gminy miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości Rady Miejskiej. Dziękuję, dziękuję bardzo pani przewodniczącej czy ktoś otwieram podpunkt dyskusja czy ktoś z państwa zabierze głos. Nie widzę, twierdzam, że y, wysoka rada informację przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do punktu siódmego. podjęcie uchwał rady miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie. Bardzo poproszę Panią Małgorzatę Strychaś Przewodniczącą Oświaty, Kultury i Sportu o opinię do projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od sekretarza miasta opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodniczącej, czy ktoś z Państwa do projektu uchwały ma pytanie?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 W obradach brało udział 14 radnych i 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Drugi projekt uchwały w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Lubaczowa uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Również poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Lubaczowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne, o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Komisja na swoim posiedzeniu w 28 marca 2023 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Po uzyskaniu informacji o dyrektora Miejskiego Ośrodku, Ośrodka Sportu i Rekreacji opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczący. Czy, czy ktoś z Państwa ma pytanie? Pytanie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 Trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj poproszę pana Pawła Włocha, zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Komisja budżetowo-gospodarcza na posiedzeniu dnia 28 marca 2023 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji o zastępcy kierownika referatu rolnictwa, geodezy i gospodarki nieruchomościami opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem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 Czwarty projekt w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Zielnej i Przeległych w Lubaczowie. E, tutaj poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Zielonej i Przyległych w Lubaczowie. Na podstawie artykułu 18 punkt 2, ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca. Z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie położenia na wierzchni oraz wraz z oświetleniem na ulicy Zielonej, to jest osiedle Niemirowska, postanawia się o jej uwzględnieniu. Punkt drugi. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia, pet yy, rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie do zawiadomienia wnoszącego o petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 3 lutego 2023 roku do przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Zielonej i Przyległych w sprawie położenia nawierzchni wraz z oświetleniem na ulicy Zielonej, to jest osiedle Niemirowska. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie przekazał przedmiotową petycję do Komisji skarb Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do burmistrza miasta w Lubaczowie o wyjaśnienie w powyższej sprawie oraz przeprowadziła wizję lokalną przedmiotowego terenu. Z informacji przekazanej przez burmistrza miasta wynika, że miasto Lubaczów w 2021 roku w ramach konkursu na dofinansowanie budowy dróg lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego, złożyło wniosek przebudowa i rozbudowa drogi gminnej numer 104 R ulica Starzyny, działka numer ewidencyjny 400, 4358 przez 1, 4359 przez 50, 4359 przez 35, 4359 przez 44, 4387 przez 1, przebudowa drogi wewnętrznej, działka numer ewidencyjny 4359 przez 129, 4359 przez 122 oraz drogi wewnętrznej Działka numer ewidencyjny 4359 przez 75, 4359 przez 107, 4359 przez 36, który obejmował swoim zakresem na nawierzchni ulicy Zielonej i Konwaliowej. Jednocześnie wniosek ten po ocenie przez komisję konkursową nie uzyskał wsparcia. W ubiegłym roku wniosek ten został ponownie złożony, jednak Jednakże z uwagi na zmianę zasad programu Urząd Wojewódzki wniósł o korektę zakresu poprzez pozostawienie jednego ciągu drogowego, to jest ulicy Starzyny oraz wykreślenie bocznych dróg. Wniosek ten znalazł się na liście rezerwowej. Mieszkańcy ulic Zielonej i Konwaliowej byli informowani przez Urząd Miejski, że dokumentacja techniczna przebudowy drogi jest w przygotowaniu i że wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi będą składane w konkursach o dofinansowanie i zgodnie z obietnicą tak też się stało. Miasto dokłada wszelkich starań, aby w możliwie najbliższym terminie przystąpić do przebudowy drogi. Jednocześnie biorąc pod uwagę prognozowane w budżecie miasta wpływy podatkowe mniejsze o około 2,5 miliona złotych, będące konsekwencją reformy systemu podatkowego, a także wzrost obsługi zadłużenia w związku z podnoszonymi przez Narodowy Bank Polski referencyjnymi stopami procentowymi, uniemożliwiają miastu sfinansowanie takiej inwestycji wyłącznie ze środków budżetowych gminy, ponieważ skończniki finansowe nie pozwalają sfinansować takiej inwestycji poprzez zwiększenie zadłużenia, a środki budżetowe uległy zmniejszeniu. Jednakże w związku z tym, że ulica Starzyny będzie przebudowana w obecnym roku budżetowym w ramach rządowego programu Polski Ład, umożliwi to miastu złożenie w tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosku o przebudowę ulicy Zielonej, która po otrzymaniu dofinansowania będzie mogła zostać zrealizowana w 2024 roku. Ponadto oświetlenie ulicy Zielonej i Konwaliowej jest ujęte w zakresie postępowania na modernizację istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termo, termo, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny Ziemia Lubaczowska. Dlatego w ciągu najbliższych 18 miesięcy oświetlenie drogowe ulicy Zielonej i Konwaliowej zostanie wykonane. Z uwagi na powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej w Lubaczowie podjęcie uchwały które uznaje petycję mieszkańców ulicy Zielonej i Przyległych za zasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Sprostowanie dla mieszkańców chodzi o ulicę Zielną, nie Zieloną. I petycja do, dotyczy mieszkańców ulicy Zielnej, więc to sprostowanie i żeby mieszkańcy wiedzieli, że to ich, ich dotyczy ta petycja. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych ma pytanie? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Lubaczu w 2023 roku. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię do tego programu i projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja w dniu 23 marca na posiedzeniu przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej w Lubaczowie na rok 2023 i zaopiniowała go pozytywnie. Co roku podejmujemy tę uchwałę.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 Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały przy jednym głosie przeciwnym i uchwała została przyjęta. Projekt uchwały numer 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Tutaj poproszę pana Pawła Włocha o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Panowie, panie, panie i panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja budżetowo-gospodarcza na posiedzeniu 28 marca 2023 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od zastępcy kierownika Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami opinuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos?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 Następny w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2023 rok. Proszę o wprowadzenie panią Grażynę Pikor, skarbnika do projektu uchwały, takie krótkie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zmniejszyć dochody budżetu w kwocie 106 tysięcy. 557, y, zwiększyć dochody budżetu w kwocie 114 452 zł 64 grosze, y, zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 106 557 zł i zwiększyć wydatki w kwocie 114 000, 452 złote 64 grosze zł, zgodnie z podziałem przedstawionym w powyższym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Pawła Wocha o e, opinię do projektu uchwały. Panie Przewodniczący e, także tego dnia 28 marca 2023 roku Komisja zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały po uzyskaniu informacji od skarbnika miasta opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo, czy ktoś ma pytanie może do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem projektu, projektu uchwały. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została przyjęta ósmy projekt w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy miejskiej Lubaczów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2023 rok. Poproszę pana Pawła Wocha o opinię do tego projektu. Także Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmowała się wyżej wymienionym projektem. Uzyskała informacje od Skarbnika Miasta i opiniuje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 Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten porząd punkt porządku dzisiejszego posiedzenia. W punkcie ósmym jest sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami, więc proszę pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta o informacje. Szanowni państwo, wzorem poprzednich sesji postaram się państwu w tym punkcie przedstawić jedne takie najważniejsze Zagadnienia, które wydarzyły się między sesjami. Powrócę przez chwilę do dyskusji o drogach, o rondzie. Tu chcę powiedzieć, że na bieżąco przedstawiciele miasta z naszego referatu inwestycji uczestniczą, uczestniczą w pracach opiniowaniu i przygotowaniu koncepcji tego, tego ronda. I chciałbym Państwa zapewnić i mieszkańców, że my tutaj patrzymy na interes naszego miasta, czyli, czyli generalnie nasze, nasza wizja, czy nasze poglądy na temat projektowanego ronda trochę rozmijają się z koncepcją projektantów, którzy chcą zrobić to jak najprościej, jak najlepiej, jak najbardziej zgodnie z przepisami. Natomiast z naszego punktu widzenia musimy dbać właśnie o o biznes, o miejsca parkingowe związane z prowadzeniem działalności o to I, i to, żeby ulica Kościuszki, ta miejska część była tak skomunikowana, żeby w jakiś sposób podejść do tego koncepcyjnie w przyszłości, żeby ona nie powodowała zwiększenie ruchu w centrum miasta, czyli naszym jakby celem jest wyprowadzenie właśnie ruchu z ulicy Kościuszki, a nie wprowadzenie w tym miejscu ruchu do miasta, ponieważ ona jest zbyt wąska i tam nie ma miejsca na na jej poszerzenie i ten ruch wiemy, jak się odbywa, jak ciężko jest w dwóch kierunkach tą ulicą jeździć. Przy nowej inwestycji, która się toczy, czyli Budowy nowego sklepu w okolicach Ośrodka Zdrowia, to centrum i to miejsce jeszcze bardziej ulegnie, że tak powiem, zatkaniu, i tutaj w przyszłości, jeśli ta inwestycja zostanie oddana do użytkowania, będziemy musieli się zastanowić nad, nad organizacją ruchu właśnie w tej części w okolicach Ośrodka Zdrowia i z komunikowaniem tego miejsca przez ulicę Piłsyckiego, Kopernika i w efekcie też. Kościuszki i Krasickiego do ulicy Słowackiego. Także powtórzę jeszcze raz, na bieżąco uczestniczymy w tych pracach nad koncepcją i postaramy się na tyle, ile będziemy mogli, ponieważ jest to inwestycja, przypomnę, wojewódzka, na tyle mieć na to wpływ, żeby jak najmniej miało to efektu negatywnego na na działalność podmiotów, na, na ruch, jeśli chodzi o miasto Lubaczów. Też wrócę do, częściowo do ulicy Mickiewicza. Tutaj pan radny Włoch i wnioskował o, do, do zarządcy czy, czy do przedstawiciela zarządu dróg wojewódzkich o dokończenie tej, tej ulicy, tej końcówki ulicy Mickiewicza. My w tym roku tak naprawdę skupiliśmy się na. Przebudowie naszych dróg lokalnych, korzystając ze środków zewnętrznych. I tutaj nawet nie podejmowaliśmy tematu partycypacji w ciągu dróg wojewódzkich, ponieważ nie wiemy, tak naprawdę jesteśmy w trakcie organizowania przetargu, rozstrzygania i przygotowania na nowo. To zaraz wrócę do tego tematu. Nie wiemy, co nas czeka, jakie będziemy mieli koszty, czy trafimy z, z szacunkami, czy będziemy musieli coś dołożyć. Mamy szereg innych inwestycji, tak jak boisko przy, przy szkole numer 1. Nie wiemy do końca, jakie środki własne będą nam potrzebne przy tych inwestycjach. Dlatego też nie wyrywamy się w przypadku ulicy Mickiewicza, chociaż są sygnały, że... Być może dałoby się to zrobić. W latach poprzednich nigdy nie zwracaliśmy się w terminie tam do, do listopada poprzedniego roku o to, żeby realizować ten dywestyc. Zawsze to było realizowane w trakcie roku bieżącego, roku budżetowego. Była propozycja województwa. Myśmy mieli środki. Realizowaliśmy częściowo tę ulicę. Przypomnę, że jest taka zasada, która niekoniecznie mi się podoba, myślę, że mało któremu samorządowi gminnemu, że województwo określiło partycypację na poziomie 50, ewentualnie 40%, jeśli miasto weźmie w, w utrzymanie dany ciąg drogowy. Powiat określił tą partycypację na poziomie 75 do 25, czyli 25 po stronie po stronie powiatu 75 po stronie samorządu gminnego my nie mamy już na kogo zrzucić partycypacji czy jak zrobimy, robimy swoje drogi to robimy to za 100% udziałów dodam jeszcze że ulica, ulica kolejowa która była tu wymieniana przez dyrektora małeckiego jako potencjalna do potencjalna droga do modernizacji w tym roku deklarowaliśmy nawet 100% ponieważ jest to ostatni odcinek w tym, w tym miejscu między rondem na ulicy słowackiego a e, jakby okolicą przejazdu kolejowego która no, została taka taki odcinek zupełnie bezsensowny a w momencie uruchomienia tego, tego parku handlowego będzie to dosyć uczęszczana ulica i, i szkoda no już teraz się źle jeździ natomiast no, jest to mały odcinek i myślę że jesteśmy w stanie tutaj partycypować i i, i te, to wykonać, zobaczymy jak, jak, jaka będzie ocena tego wniosku złożonego przez powiat do Funduszu Dróg Lokalnych. I, i wracam do, do, do sprawy przetargów, ponieważ to też cały czas jest temat, który się toczy. Przetargu dotyczący modernizacji oświetlenia, zarówno w mieście, jak i na poziomie związku międzygminnego i też dróg na terenie miasta. My staramy się w każdym z tych postępowań tak utrafić z zakresem robót, co nie jest łatwe, ponieważ ceny są rozchwiane. One i rosną i maleją w zależności od, od koniunktury na rynku, od ceny ropy, od nie wiem od, od czego, różne to, to, to wygląda. Natomiast przy dofinansowaniu rzędu 90% szkoda nie próbować wszczelić się dokładnie w, w wartość, czyli wartość dofinansowania. Bo moglibyśmy zrobić jakiś tam zakres taki ostrożny, zrobić przetarg i nagle okazuje się, że mamy oszczędności na poziomie miliona. No szkoda, miliona, prawda? No szkoda, w przypadku, w przypadku nas to, to, to, to zupełnie jest oczywiste. Dlatego też zdarzały się takie sytuacje, jakie, jakie, jakie mamy teraz, że my trochę przesadziliśmy z zakresem prac, z zakresem robót, jeśli chodzi o przetarg czy oświetleniowy czy drogowy, żeby mieć trochę też pogląd, co, jak rynek zareagował. Już widzimy w przypadku przetargu drogowego, że trochę za dużo, żeśmy tego, tych odcinków wstawili, ale też technologię musimy prawdopodobnie zweryfikować, bo nie wszyscy chcą robić małe odcinki asfaltowe. I tutaj też pewnie z trochę bólem serca, ale niektóre nasze ulice lokalne będziemy musieli z, zmienić na, na kostkę. One się w zasadzie w tych osiedlach, które do tej pory istnieją, też, też w takiej technologii te, te, te drogi robiliśmy tak, że one nie będą razić. Natomiast tam, gdzie, gdzie już raczej nie, nie chcemy zmieniać, będziemy próbować tak to opisać, żeby to było dosyć atrakcyjne i jednak ten asfalt się pojawił. Przy, przy, przy projekcie oświetleniowym tak samo, tutaj, tutaj mieliśmy już jeden przetarg, następny został już ponownie ogłoszony z, z korektą zakresu, jeśli chodzi o, o wykonanie i myślę, że, że tutaj zbliżymy się do tego, co, co rynek oferuje i myślę, że, że tutaj zmierzamy do końca i, i, i te prace w końcu ruszą. W międzyczasie też są uzgodnienia związane z takim projektem turystycznym. Myślę, że państwo sobie przypominają. Związek Gmin realizuje projekt turystyczny, w którym miasto Lubaczów ma ten swój kawałek dotyczący przebudowy skwerów przy Domu Kultury i przy, przy Poczcie. I tutaj mocno jakby uzgadnialiśmy i no jakby przekonywali projektantów, żeby, żeby bardzo zbliżyli się do naszych oczekiwań i żeby te, te miejsca dosyć takie no, newralgiczne i dosyć reprezentacyjne, jeśli chodzi o miasto, wyglądały naprawdę zacnie. Myślę, że już jesteśmy po uzgodnieniach i teraz to są już takie końcowe szczególiki do, do, do przerobienia i myślę, że niedługo, myślę, że do, do miesiąca nawet wykonawca powinien wejść. Z, z robotu. Przypomnę, że przy Domu Kultury będzie, będzie plac zabaw, a przy Pocznie takie miejsce dosyć wypoczynkowe, miejskie, parkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy może ktoś do informacji pana burmistrza jakieś pytanie? Nie widzę, przystępujemy do Y, punktu dziewiątego, zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Nie widać, nie widzę, więc w punkcie dziesiątym y, krótka informacja moja, więc przygotowywanie materiałów na dzisiejszą sesję. Z poprzedniej sesji podpisywanie uchwał, no i odpowiadanie na y, korespondencję. Punkt dwunasty, sprawy różne. I jedenasty, sprawy różne, przepraszam bardzo, pismo Wojewody pod, Podkarpackiego o zawiadomienie o zakończeniu postępowania nadzorczego. Informuję, iż w związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 545 z 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczu z organizacjami pozarządowymi na 2023 dwudziesty trzeci rok, wobec której zostało wszczęte postępowanie nadzorcze. Organ nadzoru zakończył postępowanie nadzorcze z uwagi na podjęcie uchwały Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2023 roku. To tyle pism co wpłynęły do Rady. Bardzo proszę w sprawach różnych oddaję głos. Pan Krzysztof Czerniak. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Wspomniał chwileczką o nowym hipermarkecie przy przychodni. Mieszkańcy pytają czy rzeczywiście zabiorą parking na Konopnickiej. Ja o czymś takim nie słyszałem. Bo wszyscy się zastanawiają gdzie tam będzie można zaparkować pod tym sklepem. Ja nie widzę innego miejsca jak tylko tam gdzie jest parking z przodu. Bo Kopernika przepraszam. I tam jest wszędzie zawsze zajęta. A tutaj y, taka poszła jakaś pod, pogłoska, że myśmy wyrazili zgodę na y, parking tam z tamtej strony od przychodniej. Ale ja nie, wszystkim mówię, że to jest nieprawda i na razie o tym nic nie wiemy. I nie wiem, tylko takie pytanie do tego. I czy w tym roku rzeczywiście zostanie wybudowany y, chodnik do nowego cmentarza po lewej stronie? Tak. Dziękuję bardzo Panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan Paweł Włoch. Panie, panie Burmistrzu, ja do Pana jedno pytanie odnośnie oświetlenia na ulicy Szpitalnej. Mieszkańcy się pytają, czy w ramach tego projektu dofinansowania z Polskiej Ładu będzie oświetlenie na ulicy Szpitalnej. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Pan Rafał Dudzic. Ja chciałbym zakończyć ten temat, już chyba ronda, ale tak jeszcze tutaj pan kierownik podsunął mi pewną myśl, że jest tyle, znaczy nie pan kolega radny nawet chyba, jeżeli jest tyle spekulacji, jest tyle skomplikowane to rondo, sześć wjazdów, zjazdów, to po co dalej rozmawiamy w tym rondzie, po co to rondo jest, ale jeżeli już jest projektowane to przy tym finalnym etapie, jeżeli już będzie zatwierdzone, jesteśmy, czy będziemy mieli wgląd do tego, co będziemy głosować jakie środki będziemy przeznaczyć ewentualnie na to rondo. Chcielibyśmy widzieć, na co głosujemy co robimy. Kolejnym etapem, znaczy to kolejnym też tutaj taką myślą jest, że tam likwidujemy miejsca parkingowe, nowe centrum powstaje przy przechodni Kopernika, to dalej się też zmniejsza liczba miejsc parkingowych. Taka jest. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę, to pan burmistrz Krzysztof Szpyt. Może od prostych pytań. Szpitalna tak, jest to w projekcie, w pro w projekcie jeśli chodzi o, o doświetlenie ulicy Szpitalnej. No nie wiemy, czy, czy będzie co oświetlać tak naprawdę. No właśnie mówię, dlatego w tym, w tym kontekście mówię, że, że duży ruch jest skierowany na, na szpitalną i będziemy musieli tutaj, jak będzie się inwestycja zbliżać do końca, jednak przeglądnąć tą drogę i, i, i rozmawiać z wykonawcą, czy w jakiś sposób... No bo no nie ukrywam, że, że te, te płyty, które zostały ułożone, one no są w coraz gorszym stanie, ponieważ no, tam idzie ruch nie tylko, nie tylko osobowy, ale też i, i ciężarowy, bo, bo ludzie uciekają z tych niedogodności, jeśli chodzi o ulicę Chopina. No ale to tak żarty. No, natomiast. Jeśli chodzi o oświetlenie, tak, ta ulica jest, wnioskowali zresztą mieszkańcy od, od dawna chociażby na wejściu, ale teraz już pociągniemy do, do końca, jakby do, do wylotu na osiedle podborem. W przypadku tego jakby parkingu przy ulicy Kopernika, no ja wspomniałem, że w przypadku, czyli w kontekście ulicy Kopernika, tej Kościuszki, tej, tej wlotowej właśnie, że że tutaj trzeba uważać, ponieważ zmienia nam się troszkę nawet nie troszkę, tylko bardzo otoczenie, jeśli chodzi o ścisłe centrum. Myśmy tworząc strefę płatnego parkowania w ścisłym centrum, czyli rynek plus parę tych uliczek obok, w jaki sposób trochę wyrzucili parkowanie takie bezpłatne, i które się też przeniosło w najbliższej okolicy. Też w okolicy, w okolicy Ośrodka Zdrowia, ulicy Piłsudskiego, krasz, Krasickiego. Totalnie nieuporządkowane tak naprawdę po, po chodnikach i tak dalej. Także ja myślę, że tutaj do tego i tak musimy wrócić. Musimy wrócić do zorganizowania właśnie tego parkowania w tym miejscu, ale, ale już z tego miejsca nie ma gdzie. Ponownie jakby wypchnąć tego, tego parkowania gdzieś dalej, bo tam już nie ma miejsca. To już, to już jest końcówka tego ścisłego centrum. Ale, ale tutaj nie ma czegoś takiego, jak było w pytaniu sugestia, że oddaliśmy parking przy, tak naprawdę przy, przy Ośrodku Zdrowia. My, tylko że, Szanowni Państwo, jak to funkcjonuje? Jest to parking dla wszystkich, tak? Czyli nie możemy zabronić klientowi sklepu zaparkować gdziekolwiek w pobliżu. Czy zaparkuje to jest inna sprawa. Teraz w godzinach szczytu w tym miejscu praktycznie miejsc nie ma. Mówię, do tego, do tego musimy wrócić. Jest to, jest to pewnie problem wszystkich miast, gdzie tych obiektów handlowych, usługowych jest dużo, a miejsc parkowania jest niewiele. Chociaż z drugiej strony uważam, że nasze podejście parkowania płatnego wciąż jeszcze mimo inflacji w cenie jednego złotego to naprawdę jest dobrze atrakcyjne jeśli chodzi o przepustowość i raczej się nie spotykam z z negatywnym odbiorem być może takie rozwiązanie trzeba będzie wprowadzić w tamtym obszarze w jakim to jeszcze, jeszcze trzeba będzie się tutaj zastanowić czy tutaj Pan radny Dudzic, czy będziemy głosować nad rondem raczej nie będziemy głosować nad no bo to, a, to, Czyli wolałbym, żebyśmy nie musieli głosować. E, możemy, ale... E, no ja jestem, ja jestem przekonany, żeby tutaj mimo wszystko dawać sygnały i od, od dawna dajemy sygnały, tak jak było przy obwodnicy, szanowni państwo, że, że miasto, że miasta miasto nie stać na... Partycypowanie ok. W takich inwestycjach jak chodniki, jak częściowo drogę, gdzie, gdzie one nie są aż tak kosztowne, ale to, to RONDO będzie kosztowało, podejrzewam, parę milionów. To, to każdy procent od, od tego to, to jest dla nas kolosalny wydatek, a nas w tym momencie naprawdę nie stać na, na takie wydatki. No zobaczymy. To, to jeszcze tutaj jak, jak kierownik. Sopel mówił nie, nie jest znana wartość, ponieważ jest to koncepcja po, po, po jakby wykonaniu projektu będzie wiadomo jaki będzie kosztorys wtedy będziemy prawdopodobnie się zastanawiać od na, na partycypacji nad tą partycypacją no zobaczymy jakie będą będą warunki i ostatni chodnik przy do nowego cmentarza marzy mi się żeby tam ten chodnik powstał tylko jednocześnie nie zgodzę się, żeby ten chodnik był z kostki. Ponieważ no mówię tylko, że jest taki mały problem, że w, przy tym przetargu nie, nie, nie do końca nam zgłaszają się firmy, które chcą takie, takie odcinki asfaltowe robić, więc jeśli dojdzie do tego, że że uzyskamy taką ofertę, to zrobimy. Jeśli, jeśli mielibyśmy to projektować na kostkę, to bym się wstrzymał. Ponieważ jest to takie miejsce, z którym sobie na pewno nie poradzimy, jeśli chodzi o, o przerastanie trawą, o utrzymanie tego, tego odcinka. Także nie ma się co z tym wyrywać. Na razie ten ruch się odbywa w taki czy w inny sposób. Ta, ta droga nie jest aż tak bardzo uczęszczana, jeśli chodzi o samochody. i Pewnie jeszcze przez chwilę wytrzymamy. Natomiast jeśli będzie taka możliwość, z tych środków planowaliśmy właśnie ten, ten chodnik do, do wykonania. Zobaczymy, jak on się zmieści. I kosztowo, bo to nie jest do końca dla nas priorytet. Skupiamy się na, na tych osiedlowych bardziej, bardziej odcinkach, gdzie mieszka wiele ludzi i, i te, te takie ciągi pieszo-drogowe są potrzebne na już. Tutaj jakby nadmiarowo, żeśmy ten chodnik wpisywali jako taki, tak, taki, taka kontynuacja tego ciągu z Hubala w kierunku Nowego Cmentarza jest tam, no, nawet, nie, nie, nawet nie jeśli chodzi o komunikację z Nowym Cmentarzem, ale też jako takie, takie miejsce typowo spacerowe. – Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, Wysoka Rado na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie 53. w obecnej kadencji. Dziękuję wszystkim za udział i za obrady.